A tutaj widok z ulicy Witastwosza Rukłaciarskiej w kierunku Rynku Kościół Świętej Elżbiety 20 grudnia, jest jeszcze jarmark bożonarodzeniowy No i tak wygląda nasz piastowski Wrocław Wita Stwosza w kierunku kolejnego kościoła Piramida Ruch Łaciarski i Wita Stwosza I kościół Filmuje Darek Kraśnicki z Wrocławia Z Wrocławia